Siemas Defender, a w dzisiejszym odcinku wraz z Burwą, który właśnie wiadro, e, powtarzamy Klacia Dreama z jego ostatniego Manhunta. Dokładnie The Last Manhunt, właśnie w sensie ostatniego, uh -huh. o tak. Mam nadzieję, że nie ostatni. albo będzie versus 6, zobaczymy. E, no i dzisiaj mamy już dzisiaj e, kilka przygotowanych, właśnie tutaj e, jego tego, trików, co nie, klaczów. Do zrobienia. No. I borowa właśnie leci. No, robi wiadro. Uh. <laughs> Dobra, to lecimy do pierwszego klacza. Sam, Dobra, rzucam. Oh. Jest! Oh. Jest! Jest! Wyszło! Jest, wyszło. Jeszcze obok oh, craftingu centralnie. Weź, weź mi wylej wodę. Eee, no masz. Maruba to wiesz co to znaczy? Walne, walne wiadro. Teraz twoja kolej. O kurde, to ja walnę takiej. <gry> walnę ci wiadro. Nie, ja walnę. Dobra, to teraz robisz sobie hangera i... No, i lecisz tutaj. Spawn to sobie, no. może to lepiej ustaw. Dobra, to no. rzucam. Dobra, masz? Dobra, jest, no Let's go! Dobra, też wale. No jednak nie. No <ślepisać> <ślepisać> jednak nie wyszło. Chyba jednak nie, dobra. To teraz. No to lecimy już do następnego klacza, sreka. Następne? No i widzicie właśnie na ekranie. E, dobra, to zaczynamy następne wyzwanie tutaj. To, pa, papa, rówka. Jak sam biegniemy na koniec mapy, to. No dobra, dawaj, dawaj. Jest, zrobiłem. Za pierwszy! Za pierwszy! Jest, by let's go! Dobra, tak zaraz, ma twoja, się zaraz twoja kolej Bruwa. ej no właśnie, malutkie, a mogło się zrobić takie mega gigantyczne w górę, to mnie farta. No, dlatego miałeś łatwe, daj mi no. Gita. No to zaraz ci dam i zaraz twoja kolej. Mruwa. Co? Leć, leć, leć. Ła, mam mało Leć, Nie. rana, raz <śles> Nie. Nie walniesz, nie walniesz, nie walniesz, nie walniesz, nie walniesz, nie walniesz, nie walniesz, co? Za drugi Są nice. Za trzeci, za drugi, nice. lagi Właśnie tak, wywaliła cię prawie, No ale dobra. Yes. E, to lecimy do następnego, tylko to już musimy następne przygotować, bo to jest w endzie. Co on robi tam? O, on on on go Dobra, właśnie, więc kolejnym trikiem będzie e, robienie mechanizmu latającego. To właśnie robił Dream. E, I jednocześnie próba będzie mi przeszkadzała, tak jak na Manhuncie musi mi rozwalić ten. E, ten pojazd, oj nieco kliknąłem. Tak, e, ja nie tak więc jak mi rozwalisz pojazd, to wygrasz. Wyjść, tak? No slime, a, slime a po prostu, albo, nie wiem, łódkę no. albo coś. Nie? Nagle do łódki mi wskakujesz. No mógłbym tak jest. zrobić. Ale nie, bo to musisz mi rozwalić po prostu, to? Ja muszę no, się poświęcić, dobra. tak? E, no możesz poświęcić, możesz po prostu uderzyć, zobaczymy jak się, jak ci wyjdzie, możesz stanąć gdzie chcesz, z której strony. A chcesz słyszeć myszkę ASMR? E, nie lepiej, nie lepiej, nie pójdę. E, ja szybko to zbuduję, zaraz będzie przyspieszenie, to jest już łatwe. Już, już wyszkoliłem w budowie tego Dobra, jest git łódka, niechaj będzie. E, tak jeszcze teraz to rozwalam i odpaliłem, płynę Bruwa, musisz mi to rozwalić. Za czym ci się uda? Lecisz, lecisz, lecisz, worówę. Lecisz. Kurde, z nimi żytajmy mnie zaraz. Nie wiem co ty robisz Borówa, ale zaraz spadniesz. Co tam kolego? Musisz mi to rozwalić, a nie... Dobra, Dobra udało ci się. Dobra. Tylko teraz jest jeden problem. Teraz jest twoja tura, żeby to zrobić. Także Ajaj. powodzenia ci życzę, powodzenia ci życzę. Tylko musisz mi pokazać, bo ja nie wiem jak to wygląda. No to zaraz ci pokażę i po cięciu właśnie będzie próba. Dobra, budujesz szybko na no speedranie, wiesz, łódka, ten klocek dobra, rozwalisz dobra. jak będę już gotowy, no i tylko łódkę postawisz i już jest zresztą wszystko gotowe. Także już mogę lecieć na dół. Czekaj, czekaj, tylko sobie, No Dobra, nie wiem po co w tamtą stronę się ustawiasz, no, ale, ale no, dobra. No bo żebym mógł klocek gdzieś w łódce. No dobra. Dobra, gotowy? rozwalam. Okej? Okay? O, więc leci. O kurde, spadłem. Dobra, jeszcze Znowu? postaram się, jeszcze się postaram. Już nie dasz radę raczej. Nie wierzysz we mnie? No. Nie masz szans, raczej musiałbyś strasznie szybko teraz się zbrydziować do góry i zaskoczyć. Teraz jak mi skoczył i rozwalił mi slime dawaj, dawaj, dawaj, i rozbaw slajma. Rozbaw slajma. dawaj. Jest, Tak jest. Je, je, je. Tak, jest. tak. Zrobiłem. A pomogłem, ale lecą. No ale i tak. fog. Dobrze. Fog. To jest dobre. Ej, ale ej, to, to jest dobre w ten, ten, ten, To jest OP, ale można bardzo łatwo to rozwalić, tylko trzeba mieć troszkę blaszków. Dobra, to teraz walimy. I, I teraz idziemy właśnie robić o, tego. O. <laughs> o kurde. F dla Enderman. F, F, F, F Endermana. Dobra, to teraz e, oczywiście będziemy robić tego slima z Waterem później. Także Jasne, teraz to szybko rozwalę, rozwalę i zaraz zobaczycie, jak to dalej wygląda. Dobra, pierwsza próba. Start. Jest. Jest! Za pierwszym! Nice! Nice! Dobra, i co? Nie no i kolejnego już nie robimy. I teraz robimy od razu z <laughs> Nie no, takiego czegoś jeszcze nie. No teraz twoja kolej, poruwa, żeby to zrobić. U, teraz będzie ja twoja kolej. U góra masz tam skrzynkę tak. i sobie tam spam pointa ustaw. No i woda, woda, woda, woda. Woda! Spam po prostu, spam po prostu. nie ma no co, spami nie ma spamiłem, dobra. No, za szybciej spam. Teraz szybko spam, dobra. Ale dwa i teraz mocno spam. Jest! Jest! Yes. Dobra, nice, udało się. Tylko teraz e, musimy tutaj wylać wodę i zrobić właśnie to, że łowimy perełki. Zrobimy na przykład konkurencję, tu kto pierwszy złowi perełki. Dobra. E, to ostateczna właśnie rundka, zobaczymy, kto wygra. E, ja cię boruwa. Ostateczny trick właśnie e, i konkurencja kto wygra? Trzeba zapać perełki i tepnąć się tutaj. Tak więc prówa lecimy. Mam nadzieję, że komuś się w ogóle uda to zrobić. Bo z czego wiem, to nie. jest bardzo trudne. Nie, nie zrobisz tego. No ciągnij te perły! Nie no ciągnij! No nie. Mam! Masz. Mam! Nie! nie. Wygrałem! Tak jest! Łatwo widzowie, łatwo brówa, jeden seret dla mnie czy tam łatwo. Nie no, wygrałem. Wcale nie, tam nie są tysięczna próba. Wcale nie. Nie no, robi wrażenie moja, moje. Za zrobiliśmy to. Dokładnie tak, za pierwszym. Nie no, to jest trudne wam powiem, nie wiem jak to dream zrobił, ale mi się udało teraz. No więc możecie sobie suba, jak widać wygrałem. My to robiliśmy 40 no, ee, razy Jak chcecie kolejny odcinek z, takiego, z takich e, Dreama, klaczów To zostawcie pod tym odcinkiem Jakieś, nie wiem e, 20 ile? 25, pięć, górę, może być A ja łapę Redermana, eee... chodź No i do następnego odcinka, papa. Pa.